Dzień dobry. Każdemu kiedyś psuje się komputer. Jedne, jeden ma infekcję na przeglądarkach, drugi ma jakieś tryjany wirusy, trzeci ma jakiś problem yy, z ustawieniami komputera. Co wtedy robi? Aha, <śmiech> szuka serwisu, może gdzieś jest zaprzyjaźniony specjalista, prawda? I trzeba ten komputer od razu zanosić do warsztatu z biurem, z sekretarkami. O nie! Jest inna metoda. Korzystając z tego firmy, ja proponuję Tobie, byś zaznajomił się z tą ofertą, z tą możliwością szybkiej naprawy. Yy, widzisz na ekranie swojego laptopa czy komputera stacjonarnego naprawę. Nie zostawiasz go gdzieś w serwisie na dwa tygodnie, nie oczekujesz. Wejdź po prostu na moją stronę, tam jest wszystko dokładnie opisane. W razie czego, w sekcji kontakt są wszelkie moje numery telefonu e-mail'e i tak dalej. Możesz do mnie zadzwonić, zapytać. Wtedy ja Ci przekażę rzetelną informację, jak można łatwiej i szybciej naprawić zdalnie Windows lub Linux. Zapraszam.